Cześć, witajcie Kindwa w kolejnym odcinku z Far Cry 3. Kontynuujemy od ostatniego miejsca co skończyliśmy, czyli pod tym masztem i robimy misję Bieżąc celu, czyli teleportujemy się do Town <śmiech> i stamtąd tam pójdziemy. Uff, nie pamiętam co mam tu zrobić. Hej. Co Hej, mołbytcz! Mam sprzedań, mam. Pamy. U, mam już wszystkie. Szy Mam wszystkie cały czas w z tym weźmiemy sobie famasa. Selownik z kropką i tłumik. Prostosuj. Malowanie. Nie mam kaństwa na malowanie. Użyj takie, nie wiem, czy dobrze było, że e, wziąłem tu czy źle, no ale niech już będzie. szybko, że jakiś krokodyl przyjdzie i będzie południł uuuu ta się nazywa FAMOS mój najlepszy shotgun Ty auto w środku lepiej wygląda. To mustang to normalne. Przejadę. A może jednak nie! Podbiegnę. Aaaa, ah, fuck. Nigdy bym tego nie zrobił. Bitch You mad bro Cause I fuck your wife Alright damn time Patrzcie, ile tu ziół zielonych jest Zielony Już mogę sobie dwie apteczki zrobić 4 zielone liście 4 apteczki, jeszcze tu zbiorę. No i robimy mi piątę od razu. A no tak, po po dwa dostaję z jednego przejścia. Zapomniałem. Co się z nimi stało? Ale wiem, że mogę zebrać sobie ciała Gdzieś na AMO już mi się kończy Aha, no. Mogę mieć siedem najwięcej To dużo Gdzie trzy jeszcze mogę sobie dorobić? Number two, a full cup Oh, nice. Yeah, -hoo. Smoke weed every day, Rekin tam był Fuck this Oh, fuck, my sniper. <gasps> Jesus. Damn, son. Where did you find this? Say, what gwardy nie. Nie jest trudno go tak zabić Strzelasz Chwilę W głowę I zabijasz, ty, panie Ain't nobody fucking with my creep, dude Cholera Co idzie tutaj? Niech się zatrzymał. Teraz chodźcie. Czekajcie, jestem Sorki. Mama mi wołała, że film fajny oglądaj. i... szybciej. Chodź szybciej trochę skończył nagrywać. Oh bro. Oh fuck your mother Come on nigga Ain't nobody fuck with me, nigga. Nobody. I bet the location of that knife's on this computer. <sniffs> I w That compass must be important. Maybe it'll lead to the knife. Hurry up piece of crap. Mamo Fuck Fuck Menta, to missy. skąd to się tam wzięło, nie? Taki przypadek. Oh really? No, yo kidding, man. na zamyć z kolejne Boom. Aż się patrz. dalej! Okej. Okay. Hello, Jason. Rising sun. Come on. <laughs> you no, know, the woods are lovely, dark and deep, mate. get the fuck up! Come on. Here you go. Found my prize yet? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Oh, no. Entertainment, my dear, entertainment. <laughs> Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Our research says all of the compass. Thanks for your help. time. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. All right? So, the chief now, be i zniknął, Prawdzimy gdzie jest jakieś? Nie ma co naprawdę auta. Teraz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 Widzialne tecia, znaczy wicjalne, ale dobra. Już nie będę mógł od bo. On sam był? Mają nieszczęście, co? Jakby to shotgun'em mieli takie okay? puf, puf, puf, puf, puf. Oops. What the fuck? If you knew where I was supposed to go, why didn't Jason, you just tell Jason, me? Jason, Jason, don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game, you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. Hmm? You ready for this? Listen to this now. Imagine. Consider, if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs. Right? They form a special unit of, uh, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building a the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for? Fuck? No. <laughs> I should cane you for that. I really should. But you know what I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, after the Chow fucking Yang. This flagship, który to belong To wszystko. Uh, famous się czuję. To thing twoja kolej. To To jest twoja kolej. To To jest Węża. They really this place. Ale za Chiny go nie widzę. O ty sukin synie Co za ten Za Tym razem się widziałem. His men are here. This place creeps me out, I don't like this one bitch. Oh, you motherfucker. Czemu, tutaj chcę, co tam z LKM, nie? Ten typ musi mieć przy sobie ten A, ma Ten też Ten też I ten też Туго не пожали. Yes, this is a body Of your friend, nego. Bo ja nie mam lkm ja nie mam lkm Dobra Nie umiem z jego strzelać coś Mam, ale nie umiem szaleć. Ale się ich pipe. Boom. momentem to mi This is uh... tu po to, żeby zabrać z niebieski Okej okay. Snela Jej I need to reach that ledge Two switches Wait Where okay, is that? Touch this Oh, come on Bravo E aí? que eu Google Przygnieć mi. Przygnieć. Będzie świetnie. Nie? Kurde. Zawsze musisz coś takiego spaść. Tak. To normalne, Jason. Zawsze tak jest. Jak coś znajdziesz, pamiętaj. zacznij się wszystko zawalać od razu. Ok. Nice and slow. Dudu, no, Ale potem bym nigdy tak nie Nie, no. mam lek w wysokości, dlatego. I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs, mate. And <laughs> fucking Kellogg keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand. Oh. I don't have your knife, all right? No, no, no, no, no. Jason, that's not all right! It's just a little fucking knife that asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know. Go on, stick it in then. <laughs> this is some magical shit. My heart's a flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? Oh nah, mate. Just know where you're headed. Ręka ci się nie pali? Robimy tako przyjmiemy ten masz radiowy, i potem kończymy odcinek. Dobra, Chcę z filmu oglądać. Prawda w kulki sobie ze mną leci co? Nie ma tu wolnego samochodu. Albo nie, skończymy tutaj. Więc to na tyle w tym odcinku, dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli chciałabym się spodobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Mój dla max, bardzo raczej. I na razie.